Cześć, jest już troszeczkę późno, więc pora na kolację. Udało mi się dzisiaj zdobyć fajny chleb z dobrej trakowskiej piekarni, dlatego zrobimy jedną z moich ulubionych past do kanapek. Jest to pasta z zielonego groszku. Dodamy do tego troszeczkę soku z cytryny, oliwy, czosnku, yy, mięty i koperku. Zaczynamy. Woda nam się już tutaj gotuje. Dodamy troszeczkę soli do tego całe opakowania mrożonego groszku. To jest 450 gram. Jak nam za chwileczkę groszek wypłynie, to będziemy gotować przez około 5 minut. Potem to wszystko razem zblendujemy i na kanapeczki. Groszek nam się ugotował. Teraz go przelejemy zimną wodą. Podobno wtedy zachowuje kolor. Do groszku dodamy troszeczkę oliwy. Albo sok z cytryn sycylijskich, albo jedna cytryna wyciśnięta cała. Można dodać też troszeczkę skórki, tutaj mamy też duży y, ząbek czosnku, troszeczkę koperku i mięta. Na koniec dodamy jeszcze troszeczkę pieprzu i soli. jak wyszło. Wygląda na delikatnie Słucham, Nie wiem, czy nie dałem za mało oliwy. Troszeczkę jeszcze oliwy. Przy okazji damy troszeczkę pieprzu. Jeszcze bym do solił troszeczkę. i podejrzewam, że pasta już jest gotowa. Jest ok. Pora na chlebuś. To jest fajny też taki awaryjny przepis, opakowanie groszku zawsze można mieć w zamrażalniku. Przepraszam, ale byłem strasznie głodny, musiałem sobie zrobić przerwę na kolację. E, dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. E, jeżeli Wam się podobał, proszę łapkę w górę i mam dla Was mały konkurs. To jest butelka soku z 16 wyciśniętych ekologicznych cytryn z Sycylii. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione pasty do kanapek. Wybiorę jedną osobę, która dostanie kupon na taki sok. Wyniki w poniedziałek w komentarzach tutaj pod filmikiem. Do zobaczenia, hej!